Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w Resident Evil Village nowej grze stworzonej przez Capcom i witam was Simek tak jak mówiłem kiedyś, że jak kiedyś obiecywałem, że pewne premiery nagram razem spełniam e, swoje słowa i Resident Evil Village, kontynuacja gry e, Biohazard, czyli nadal gramy Itanem Wintersem Razem i prowadzimy życie razem z jego żoną do pewnego momentu, gdy Chris Redfield znowu wkracza. A dokładnie wszystko zobaczycie w dzisiejszym odcinku, i tak. To będzie pełna seria na kanale, nie będzie innej żadnej gry, będzie tylko sam. Yy, codzienna seria z Resident Evil. Jeśli mi się oczywiście uda wtedy w codziennie wrzucać odcinki. Grafika będzie troszeczkę gorsza, bo mój komputer nie jest stary, on nie ma jeszcze takich nie ma takiej dobrej części, ale będę się zajmował zamianą płyty głównej i procesora oczywiście. Ale jeśli się też uda, to mam nadzieję, że też uda się zamienić płyt... kartę graficzną. Ale na razie nie tym się zajmujemy, tylko zaczynamy już grę. Just, uh, i oczywiście jest po angielsku, ale postaram się dodać napisy. dodać na, właśnie, Oczywiście napisy do gry. I możemy wziąć Just Your Average Difficulty. Dobra, weźmy Just Your Average Difficulty. Uh. Standardowa wersja Village of Shadows. Dobra, ja się zamknę. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rasco broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous, she went.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 gifts we gave but more you took she snarled so more in turn is due in a blink the girl was trapped inside a mirror there she's asleep what is with the creepy story she's only six months old woman at the store said it was traditional <laughs> a local tale besides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 Okay, no to w porządku Rose, twoja matka nie chce się pamiętać. Nie mogę jej zniszczyć. O my god, Jeszcze w grze. coś? nic. Zatrzymę ją w grze. Jeszcze jestem w grze. Tylko nie mam broni, tylko dziecko. Możesz strzelać. <laughs> nie no dobra. Kto hmm. tam mały bobo, śmol bobo? Dobra, em... Nareszcie w grze. O oh my god. Tylko i tak grafika nie wygląda tak jak pewnie byś, niektórzy z Was by chcieli. No cóż. O Oh Mia. Oh, Mia. What a miracle. No cóż. Zdjęcia troszeczkę... Hmm. Czekajcie, wiecie co? sobie w ogóle zmienię em, em, display? Troszeczkę. Trochę zwiększę image quality one wyglądają troszeczkę lepiej te zdjęcia Anti-analyzing A, chodzi o to, że po prostu wygląda texture quality Do, Troszeczkę zwiększę te texture quality Wrócimy teraz nie, Teraz, ja to w ogóle zmieni zmieniłem, bo już nie wiem Ja to zmieniłem, czekajcie Które, że tak ten, ale chcę mieć po prostu pewność, że... Yy, tak, zmieniłem, bo widzę, że jest zwiększone, tak i tak. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. This would happen. Dobra. Nie, grafik. Nie! <grafy> Moje FPS-y. Dobra, czyli nie, jednak nie robimy tego. Um... Sorry guys, my computer it's not good anymore. Dobra, więc tak, to zmieniamy znowu na TA, grafikę znowu zmieniamy na low. I.. I Image quality troszeczkę zmniejsza Ten smol O już lepiej Odniosę już dziecko Małe bobo śpi A ja nie mogę przejść Poka mnie dom No ładny domek Mhm, hmm, mm -hmm, -hmm. Tak ładnie wygląda. Troszeczkę zwiększyłem brightness. Nie jest tu scary, ona po prostu... Ma swoje odruchy. Hmm. Tu jest twój pokój? Mój tatuś tutaj robił różne rzeczy z twoją matką. Lepi... Almost there, honey. I am moving, not almost there. Jeszcze sobie po... Nie dobra, odłożymy dziecięsko. To jest dziecia, bere bere. Dobra, bierzemy cię do łyżeczka. Bierzemy cię, tutaj. Dobie się, połóż Where sobie, pośpi. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Ale ma. F Fick, kurna, chicks. You have fik chicks, bobo. Examen. Rose closed for tomorrow. Ok, na jutrzej, szeciuchy. Hmm. Możemy tutaj poczytać sobie. Miałem iśćmy kolejną walkę. Accidentally mentioned. Z przypadkiem powiedziałem, co się działo. Co się, o tym, co się działo 3 lata temu. And she to me. Możecie sobie poczytać potłumaczyć. Ja postaram się potłumaczyć, tylko. znaczy będą przetłumaczone to, co oni mówią, bo. postaram się, co to jest. Wynik Rosemary Winters. Dałczy okay, reflex test, ale Okej, ona jest. Do... ma dobre zdrowie. Rose is fine. Z Rose nic nie jest. finally settled down on your life I okej, żyją teraz sobie w Europie na spokojnie. Rose zabawka. Paranoja, <grym się wziął> Wiesz, jak tam było Gansur Wivalis? To nie wiem. Coś obroni. Dałem, że spluwę gdzieś trzymasz na obronę Rose. I ja se potem ją weźmę. Dobra, pizza przyszła. O! No widzę. Wa <kluzł> Uuu, to może będzie pokój Rose. <śmany> no taki duży pokojek to zawsze bym chciał I tak, zgadzam się. Przydałoby się tutaj mnóstwo sprzątania zrobić, jak będzie już Rose chodzić. W końcu będzie musiała mieć własny zakątek malutki. Żonko, zaraz przyjdę na obiadek. Muszę sobie jeszcze popatrzeć domek. Hmm, obrazy, zdjęcia. sobie przeglądam zdjęcia telewizor hmm, hmm, hmm. telewizor Full HD bajki. Przygody małej hipopotamicy rouse. I jest kolega Janusz Koala albo lis. Niezuwa Muzza. Dobra. Is she okay? mm zupa. Sleeping like a, well, like a baby. Mmm, that smells good. What's that? Oh, hands off, Mister. It's Churba de la It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Hmm. Local wine too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. <laughs> We You really have to stop worrying I like the play, huh? It's just finding you in Louisiana The pregnancy Chris moving us here Military training It all happened so fast You know Well at least we're all together You, me, Rose Now everything's gonna Seriously, be Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana It happened so long ago I just I don't understand why you are so <laughs> Oh Mia, get down. Mia. Co jest? Żadne na kostety przerabiają. Mia. Oh god. Please? No. What? Why? Ja chciałem jeszcze żonę mieć. Rodzinę większą zrobić. i zabrałeś wszystko. Go ruszę się. tylko u mnie nieb. All clear. Rose, what the hell you doing secure, sir. Take him away. I said, get your hands off her. Ethan, no. No. Host.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 Cóż, trochę paranoicznie się nas bohater zachowuje, a mój komputer w ogóle parali paralitycznie. Mój mały aniołek. Okej, okay, budzimy się. Też scenki nie nadążają. Czy uh Chyba -huh. wam rady. Oh, that time. What's your is the safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Is this? This is a channel. <laughs> Fuck. Something is fucked. What the hell happened to you? No powiem ci, że ja nie wiem co to się stało, ale ktoś prowadził chyba samochód pod, pod wpływem alkoholu, niepotrzebny. Ee, mission Objective. El el eliminate target recover body. Czyli trzeba wyeliminować, wyeliminować target. L? A, czyli super, czyli to było ich od początku mieli. Zabić matkę i zabezpieczyć Tana i Rose. Tu side, see, ok. No po prostu zarąbiście. No tym samochodem już się nigdzie nie wybiorę. Zostaje tylko iść za śladami. Trzeba iść tuż śladów, niestety. pod górkę, ale trzeba iść. Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie sobie iść. Hmm. Myślę, że wymiana procesora będzie tutaj bardzo dużą pomocą. Wy to słyszyliście? Coś... Coś się między drzewami porusza. I to na pewno nie... Nasz kochany chris, o. Dobra. Ojejej. No cóż. Dobra, już nie musimy w ten sposób chodzić. Hmm. Ciekawie, nie powiem. Coś warczy I coś pożera kruki Jeszcze więcej kruków Ktoś tu chyba chciał zrobić gołąbki What the f... Dobra, ktoś naprawdę chciał dużo gołąbków zrobić na jakieś pięta Jak mi się odzywa. Słyszę warczenie. Co tu chodzi? Ja piny kole Aż mnie dreszcze przychodzą Przynajmniej i nie tylko kruki, też rybki sobie je. Hmm, jak, jak chciałbym mieć pieska. Chociaż boję się, żeby skończył tak samo jak ten piesek. Okej, okay, co my tu mamy? Powie się. Ostatnia rzecz, nad jaką byś sobie pomyślał. W takiej sytuacji. Mhm, mm tu też nic. Eem. Tabletki na depresję? Ktoś spadło, albo ktoś spadł. Hmm... Alu? Jest tu ktoś? Ja tylko przyszedłem... osnek A, zapomniałem, są wampiry, to... Na wampiry najlepszy jest... Posnek albo cebula szreka. Oj. Zdjęcie. Jezusa Jego portret. Co w tu w szafie mamy? Burka mamy w szafie. Nic tu więcej nie ma. Ok, czyli. Może. czyli... to były za dźwięki? Zaraz, czy dźwięki też są takie Dynamic range? Lord Nie wiem co to było Ale to był cholernie duzy, duży nosorożec Okej, okay, chyba musimy pod tym przejść. I oczywiście FPS jest -y tutaj chyba. Hmm. Kompot. Pytanie kto? Czyj kompot? Nie wiem co się to zrobiło. Ale. Łop! Uznam, że ściany tutaj nie ma. W ogóle nadal widzę, że jest ten e, dynamic range large, large, large. Tylko nadal coś z grafiku. FPS-y, halo. Czy tylko te fps -y serio, były. Dobra, a jak zrobię, właśnie tych headphones? Ok, mogę przejść. Tylko nadal FPS-y strasznie spadają. No nie. Chciałem zrobić z tej gry serię, a nie zrobię, bo mi FPS-y spadają. No nie. Shit. Dobra, idziemy dalej. Może jakoś przejdziemy przez te FPS-y. Dawaj. Jedziesz. Dasz radę. am I? Gdzieś jestem W jakim To jest zamek pana księcia Włodyjowskiego To jest jego z jedna z największych posiadłości na tym terenie Dobra idziemy I od razu was przepraszam za FPS-y. To jest coś za co będę was przepraszał Martwy kunik Czy tam kuń Halo? Ktoś tam jest they're out. Easy to pick lock, czyli potrzebuje lock pika, żeby to otworzyć. Ktoś tu miał bardzo dużo kur, paśniki, świnie. Ok, Ibel szreka. A czy spotkamy tam szreka? Nie, jego śmieci. Dobra, lecimy dalej. Ok, tutaj ktoś miał zwierzątka. Jakiekolwiek zwierzątka. Nie wchodzić, nie wchodzić. Dobra. How you say so? Jak nie wchodzić, to nie wchodzić. Um. Halo? No powiem wam, że to osiedle jest tak zniszczone mógłbym uznać to miejsce za Ukrainę. Kolejny wychodek szreka? Zamknięty. Ten już pewnie zajęty. Lecimy... po rumońskich wioseczkach. Wy to słyszycie? Ktoś lubi kuski, bo gdyby kuska nie skakała, to by szyi nie powiesiła. Wiesz co, cokolwiek tutaj się stało, na pewno to nie było nic przyjemnego. Mm. Kukurydza. Jakuku, rydza nie wstydza Kolejne domostwo Może przynajmniej tutaj kogoś podchamy mm -hmm. Some force could break it And we know what kind of force can break it And this force is named a sword mm -hmm. Jest, apteczka Ok, rzeczywiście mogę się wyleczyć Eym. Um. Serio. Okej, okay, nie mogę niczego zniszczyć. No, ale rosołek zostawili, no Ja bym nie zostawił rosołku, bym chociaż wziął trochę. Czekaj się pani Co się robi? Friendly. Friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road and... What's going on? Mm. Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. Um, nie, no, why would I? Take it! Take it! Hey, are you listening? No i cóż, no polał się keczup. Dobry? No tak, dead body. Anybody. On wygląda jak ten bohater z, yy, z Dark Pictures, tego najnowszego The Little Hope. The A Little Hope, nie pamiętam. A jest z tej wioski? O, to nie jest jedyny człowiek, który. Jesus Christ! Mu się dostało. What the hell is wrong with this place? No wiesz, wiele jest możliwości. O, hi, nice to meet you. O kuziemy. Ale, ale że obrączkę zostawił? Miło z jego strony. Bierz broni, bierz pistolet, bierz broni, bierz pistolet. No. Kurna, nie podchodź! Nie podchodź! Ładuj! Ładuj! Zostaw! Ładuj! I nie wstawaj. What the hell? Nie, mam mammo. Oh my god. Mamy do czynienia z pierwszym wilkołakiem. Hm. Give me fluid. Okej, okay. i mogę craftować. Nice to hear that, nice to know that. Okej. Okay. Okej, okay, wezmę. Okej, okay, mogę apteczkę skraftować I też tak to zrobię. Dobra, to skoro mam apteczkę, to sobie ją użyję. Crafter, Jest, jest Słuchajcie, w ogóle jak się używa? apteczek, bo mnie to ciekawi. Controls. Keej, beans. Keej, beans. E jak tu się leczyć? Hmm, jak się tu leczyć? Okej, okay, pod spacją mogę się bronić. Use recovery items pod citrilem albo... A, nie mogę jeszcze, super. Jeszcze nie mogę użyć tego. Jeszcze posprawdzamy sobie domek, żeby zobaczyć, czy coś tutaj jeszcze zostało. Jakieś ammo. Uuu, uh, bolt cutters. Mogę teraz przejść w miejsca, do których wcześniej dostępu nie miałem. Nice. Jak nice. No i widzowie, to będzie chyba na tyle w tym pierwszym odcinku z... ...tej gry. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I będziecie chcieli więcej. Oczywiście przepraszam was za te FPS-y, ale wiecie, no, komputer nie jest tak dobry. a Dlatego będą wymi będzie wymiana części komputerowych. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao.